Zapisz 18% jako ułamek dziesiętny i jako uproszczony ułamek zwykły. Zacznijmy od ułamka dziesiętnego. 18% to to samo co 18 na 100. To właśnie znaczy słowo procent. Napisałem je jako dwa słowa, bo właśnie tak pisze się je po łacinie, z której pochodzi. Cent to po łacinie 100. To się zatem równa 18 na 100. Powiedziałem, że zaczniemy od ułamka dziesiętnego, ale najpierw wyjdzie nam zwykły. 18 na 100 to właściwie gotowy ułamek, 18 setnych. Otrzymaliśmy ułamek zwykły 18 setnych. Teraz możemy z niego łatwo uzyskać ułamek dziesiętny albo go uprościć. Zróbmy najpierw ułamek dziesiętny, tak jak mówiłem na początku. Zapiszmy 18 setnych słowami. 18 setnych. Wiemy już jaką liczbę dziesiętną się tak czyta 0,18. 18 setnych to przecież 1 dziesiąta i 8 setnych, albo 10 setnych i 8 setnych, czyli 18 po przecinku. To jest zatem nasz ułamek dziesiętny. A teraz uprośćmy ułamek zwykły. Czy jest jakiś wspólny dzielnik dla 18 i 100? Obie liczby są parzyste, więc na pewno obie dzielą się przez 2. Podzielmy je. 18 dzielone przez 2, przez 100 dzielone przez 2. To się równa 18 przez 2 to 9, 100 przez 2 to 50. Te liczby nie mają już wspólnych dzielników. 50 nie dzieli się przez 3, a 9 dzieli się tylko przez 3. To jest więc nasz uproszczony ułamek zwykły. Podsumujmy. 18% to jest to samo, co 0,18 oraz 9,5. Zauważcie, ile czasu zajęło nam uzyskanie czegoś, co wynika wprost ze słowa procent. Jeśli kiedykolwiek będziecie musieli przeliczyć procent, na przykład 18% Pamiętajcie, że jeśli weźmiecie liczbę znajdującą się przed znakiem procent i podzielicie ją przez 100 to ten ułamek będzie równy wartości procentowej. Inna metoda polega na dodaniu przecinka i zera. To się równa 18,0%. Dodałem to 0 właściwie tylko po to, żeby było widać przecinek. Aby teraz uzyskać z tego ułamek dziesiętny bez znaku procent wystarczy przesunąć ten przecinek o dwa miejsca w lewo. Jeśli przesunę go o dwa miejsca, jedno, drugie, to otrzymam 0,18. Można też zauważyć, że 18% to 18 setnych po uproszczeniu tyle. Ale 18 setnych to sposób, w jaki czyta się Taki ułamek dziesiętny, 0,18. Mam nadzieję, że nie namieszałem wam w głowach.